Mam na imię Ola, mam 24 lata i jestem inżynierem budownictwa. Na budowę muszę chodzić w spodniach, do tego mam kamizelkę, kask i no, buty yy, ochronne. No a po pracy lubię chodzić w sukienkach. Wychodzę za mąż za Mikołaja, poznaliśmy się w liceum i kocham go na życie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jesteśmy narzeczeństwem o od... Tak, narzeczeństwem się mówi? Wychodzę za mąż z miłości. Jesteśmy razem już od 6 lat, zdążyliśmy bardzo dużo przeżyć i jesteśmy pewni, że bardzo się kochamy. Inspiracje dotyczące wesela zbieram już od kilku lat, ponieważ dla mnie jest to bardzo ważny dzień, o którym marzyłam od kiedy byłam mała. Mój ślub wyobrażam sobie w takim rustykalnym stylu. Dużo świeczek, dużo światełek. No i oczywiście piękna panna młoda. W cudnej sukience. W mojej sukni ślubnej chciałabym wyglądać skromnie. Nie, jeszcze raz, nie wyglądać skromnie. Nie. Chciałabym, żeby moja suknia ślubna była prosta, ale bardzo bogata. Całe moje wesele jest już zaplanowane. Nie mam tylko sukienki i nie mam na nią żadnego pomysłu. Dzień dobry, cześć! Cześć, Izabela. Ola, bardzo mi miło. Hej, fajnie, że jesteś. Ola, jakiej sukni szukasz? Jeszcze do końca nie jestem pewna, y, ale wesele mamy zaplanowane trochę w stylu boho, okay. y, motywem przewodnim będzie gipsówka, więc chciałabym, żeby ta sukienka trochę oddawała taką delikatność gipsówki. Mhm. Wesele będzie w lipcu, więc musi to być sukienka przewiewna, no i resztę to zdaje się na Ciebie. <śmiech> Czy mierzyłaś już wcześniej jakieś suknie ślubne? Nie, to będzie mój pierwszy raz, więc jestem bardzo podekscytowana, bo jeszcze nigdy się nie widziałam sukni ślubnej. <śmiech> no to ja też jestem podekscytowana. No dobrze, to chodź ze mną, porozmawiamy jeszcze o tej sukni idealnej i będziemy mieli. Zapraszam. Dzięki. Jak weszłam i zobaczyłam, te wszystkie piękne sukienki brokatowe z pięknymi, długimi trenami. Po prostu idealne miejsce dla wszystkich panien młodych. Ola, Ty na co dzień w pracy raczej masz takie mało kobiece ubranie. E, tak, to prawda, pracuję na budowie, chociaż dużo część czasu spędzam w biurze, ale no jednak e, sukienka nie jest niestety e, ubraniem, które mogę na coś założyć, no bo wiadomo. Ale lubisz sukienki? Tak, bardzo lubię, bardzo lubię. A co Ty w tym swoim stroju z kaskiem budujesz? Aktualnie jestem na budowie wieżowca w Warszawie, Aha. około 40 pięter. I to jest moja pierwsza budowa, więc jeszcze nie wiem, co w życiu będę mogła budować. No to fajnie, bo że jesteś taką, wiesz, delikatną, młodziutką kobietką, a to po prostu wielki budynek, to musi być prawdziwe wyzwanie, co? Trochę jest, aczkolwiek daję radę na razie. E, Olu, to powiedz proszę, jak myślisz, że powinna wyglądać ta twoja suknia, żeby pasowała do twojego pomysłu na wesele? Chciałabym e, sukienkę w kształcie A, o takim prostym kroju, ale z bogatymi zdobieniami, ewentualnie jakąś prostą księżniczkę, w sensie bardzo rozklaszowaną. Mm -hmm. Na razie y, myślę, że chciałabym mieć, żeby ta sukienka była w kolorze takim szampańskim, brzoskwiniowym, nie żadna kość słoniowa, tylko żeby trochę jednak miała takiego koloru. No i bardzo mi się podobają sukienki z delikatnymi rękawkami. Takimi nawet niekoniecznie by do ręki, ale żeby jednak te ramiona były przykryte. Ale no, tak jak mówiłam, jeszcze nie jestem pewna co bym chciała, więc y, to jest na razie takie moje, y, to co mi się na razie podobało. Suknia na takie wesele powinna być zgodna z tym planem, czyli niby zobowiązująco, a jednak wyjątkowo i trochę elegancko. Czyli wygodnie, swobodnie, a z wdziękiem. No i to jest ciężko taką suknię. Ty masz y, zaplanowane już dosłownie wszystko, Tak, dokładnie, jeżeli chodzi o ślub. Dokładnie. I tylko tej sukni brakuje. I tylko tej sukni brakuje, dokładnie. A czy Olu, ty konsultowałaś na przykład ze swoim narzeczonym to, jak powinna wyglądać Twoja sukienka ślubna? No? Chciałabym, żeby to była dla niego niespodzianka, mm -hmm. ale mam takie zapisane swoje inspiracje i jak się okazało, mój narzeczony dwa miesiące temu również pokazał mi taką swoją, jakby sukienkę, która dobrze wyglądała, jego zdaniem. Mm -hmm. I była to dokładnie ta sama sukienka, którą ja już zapisałam dosłownie pięć razy w ciągu kilku lat, kiedy ja ten ślub sobie planowałam w głowie. Boże, brzmi jak facet idealny. Spośród miliona <laughs> sukienek w internecie wybrał by dokładnie tak, tę samą, którą tak. Więc myślę, że jeśli chodzi o sukienkę, to mamy bardzo y, podobny gust mhm. i że po prostu mi się spodoba to, <grym> co wybiorę. Opowiedz mi o tej sukni. To, to rozumiem, była literka A? Z delikatną koronką, Aha. właśnie w takim kolorze szampańskim, Aha. z delikatnymi rękawkami, właśnie tylko rozciętymi tak pod spodem, że one po prostu się tak delikatnie spływały. Tak naprawdę była bardzo prosta, ale jakby w tej prostacie, bardzo elegancka i tak mi się wydaje, że bardzo pasowała do tego, co ja już sobie mam w głowie. <grym> Jezu, czy uda mi się utrafić? No dobrze, będę się starała, ale najważniejsze jest dla mnie to, żebyś też y, pomierzyła różne suknie. Tak, ja też bym chciała jakby zmierzyć różne sukienki, żebym kiedyś y, nie pomyślała sobie, Jezu, a może ja mogę wybrać jakąś inną. No właśnie. Y, a tak, y, będę wiedziała, w czym dobrze wygląda, w czym nie, bo może wcale literka A nie będzie sukienką dla mnie, może będę się czuła dobrze w czymś innym. Czy zaczynasz czuć taką presję czasową, że jest coraz bliżej i ten stres w tobie się pojawia, czy nadal jest luzik? Nie, ja się właśnie bardzo stresuję, ponieważ ja sobie to zaplanowałam od A do Z i po prostu ja już boję się, że coś nie wyjdzie. Zwłaszcza, że różne rzeczy się dzieją na świecie i jakby wiem, że nie nad wszystkim mogę zapanować i nie na wszystko mam wpływ, więc jeżeli ja już się tak stresuję, ja naprawdę się boję, co będzie te dwa miesiące przed ślubem, kiedy naprawdę wszystko zacznie być już bardzo blisko. Znam stres przedślubny nie tylko ze swojego doświadczenia. Spotkałam masę panien młodych. Są te spokojne, są te nieco zestresowane i są te szalone. Szalone? No gwarantują niesamowitą zabawę, jak się to obserwuje, ale co one przeżywają? To jest piekło. A dzisiaj, przed wyborem sukni, to chyba się nie stresujesz, co? Nie. Trochę się stresuję, no. ponieważ wiem, że to już jest wybór taki ostateczny. Że raz ja, na zawsze. Raz na zawsze. Ja planuję jeden ślub w życiu, więc to jest jedyna sukienka ślubna, którą ja będę miała na sobie. No właśnie. Stres potrafi, no co, doprowadzić do bólów głowy, do wypadania włosów, do konfliktów w rodzinie. Naprawdę tych negatywnych skutków stresu jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast trzeba sobie znaleźć taki sposób, żeby sobie z nimi radzić. Ja mam coś super dla zestresowanych panien młodych. Zaraz Ci tutaj pokażę moje magiczne kropelki. Słuchaj, to są olejki CBD z polskich upraw, bardzo bezpiecznie, podwójnie przebadane, nie odurzają, nie uzależniają, ale taki olejek działa cuda. Dzięki niemu masz super samopoczucie, możesz się zrelaksować, jednocześnie te kropelki poprawiają skupienie, więc wiesz, nie będziesz miał takiego problemu. Jezu, wybudować 35. piętro, czy możesz zdecydować się na morelowy <śledzianie> Naprawdę, w pracy będziesz zajmowała się pracą, poza pracą, swoimi innymi zajęciami. Świetnie poprawia też sen i ogólnie, Ogólnie naprawdę to jest coś, co warto mieć w swoim domu. Są różne stężenia tych olejków, są też różne smaki. Tutaj jest właśnie lime, czyli limonka. Mamy wanilię i miętę z czekoladą. Który smak lubisz najbardziej? Myślę, że wanilię. Tak pomyślałam. To ja ci daję ode mnie kropeleczki waniliowe. myślę, że się lepszego. przydadzą. I wiesz o co chodzi? Też w dniu ślubu, kiedy ten stres się pojawia, to może być super sposób na odprężenie. CBD. To są naturalne olejki z konopi, które pochodzą z certyfikowanych, sprawdzanych upraw i które tak naprawdę mają służyć naszemu zdrowiu. Także co zawsze Super, bardzo dziękuję. Ja <grym grym> <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> ci dam torneczkę, bo <grym> <grym> co do sukienki. A teraz co lecimy wybrać suknię? Jasne. Zapraszam. Chodź. Zaczynamy od sukienki, która podkreśla figurę. Jednocześnie całe ciało zakrywając. Hola, co ty na to? Wow! No, nie widziałam w siebie jeszcze tak, nawet w wyobraźni w rybce, ale naprawdę warta rozważenia, opcja. Nie myślałam, że taka sukienka w ogóle może mi się spodobać, kojarzy mi się z taką bardzo grubą firanką, ale kiedy ja ją zobaczyłam na sobie, to totalnie zmieniłam zdanie. Super, bardzo ładnie podkreśla talię. Nie spodziewałam się, że mogę w tej sukience dobrze wyglądać ani, że jest wygodne do chodzenia, bo raczej wydawało się, że musiała robić małe kroczki, a naprawdę jest bardzo wygodna. To jest właśnie taka typowa dla stylu boho-koronka, która jest właśnie elastyczna, która jest bardzo dzięki temu mięciutka, wygodna, no i faktycznie ma taki dosyć mocny ten swój wzór, ale myślę, że ta suknia, tak podkreśliła Twoją niesamowitą figurę, że no absolutnie bronisz tej ryby i Ty jesteś idealną kobietą do rybki, jesteś wysoka, masz przepiękną talię, masz wspaniałe biodra, no po prostu patrzę i nie wierzę, jak to dobrze wszystko wygląda. No ona jest po prostu stworzona do noszenia sukni kroju ryby, ideał. Masz tutaj też długi rękaw. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Tak, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba długi rękaw, bo podkreśla taką delikatność tych rąk. Super, bardzo skromna, a jednocześnie taka wyrazista sukienka. Super. No dobrze, potrzebuję takiej Twojej podpowiedzi, co w tej sukni jest super, co nie, czego dalej szukamy? Podoba mi się bardzo dekolt, ponieważ jest y, bardzo odważny, a jednocześnie nic nie widać, mhm. y, więc y, bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. Tren jest bardzo ładny, chociaż zastanawiam się, jakby to było na weselu, kiedy rzeczywiście ja muszę chodzić, tańczyć i taki tren jest długi, mhm. aczkolwiek bardzo mi się podoba, no i bardzo mi się podoba koronka. Tylko, jakbyśmy mogły spróbować coś, gdzie jest jej troszkę mniej. A czy Tobie brakuje w tej sukni jednak trochę błysku, koralika, cekinka, czy jest ok taka totalnie sote zdecydowanie chciałabym spróbować coś bardziej szalonego. Okej. Okay. No dobra, ja tak sobie pomyślałam, że zaczniemy od takiej sukni, która jest najbliżej ciała. I każda kolejna, którą będziemy mierzyć, będzie trochę większa. Mamy teraz rybę, przejdźmy do literki A. Mhm. Postawiłabym na coś, co będzie się zdecydowanie bardziej błyszczało, ale co też przy okazji będzie miało taki fajny dekor jak tutaj, ale nie będzie rękawa. Co Ty na to? Super, nie mogę się czekać. Będzie, będzie zupełnie inna. W ogóle nie było tutaj reakcji, której Oczekiwałabym po dziewczynie, która pierwsza zmierzy suknię ślubną i jest tak podekscytowana na to mierzenie, jakby nie wydarzyło się nic. Na zasadzie powiedziała, hey, hey, no ładna ta sukienka, i ja wiedziałam, że to jest katastrofa. Jakby ratuj się kto może, musimy szybko mierzyć kolejną. Suknia suknia kraju literki A, a Ty w niej, jak wygląda? Wow, naprawdę wow, ślicznie wygląda. Jezu, no nareszcie widzę, że w tych oczach coś się zadziało, jakaś emocja się pojawiła. Jest przepiękna, jest delikatna, taka delikatna, a jednak, no, jest przepiękna, naprawdę. Taka prostota, połączona jednak, tutaj mamy dużo brokatu, dużo jest tej spódnicy, więc naprawdę robi sukienka wrażenie, te rękawy z tyłu, no po prostu piękna. Muszę nieskromnie powiedzieć, że naprawdę dobrze mi wygląda, o, o. moim zdaniem. Uwielbiam Twoją nieskromność, poproszę więcej jej. Naprawdę, jest cudna. Wygląda jak bogini. Zdecydowanie widzę, Jezu, nareszcie, przy drugiej propozycji, po Oli, że jej się podoba, że już jest szczęśliwa, zadowolona, że w sumie już z tą suknią mogłaby wyjść. Ty jeszcze nie miałaś czasu takiej się dokładnie przyjrzeć, bo, bo to są Twoje pierwsze sekundy w niej, ale zobacz, że ona ma też, też tutaj tak ukrytą pod spodem koroneczkę, tak, to jest tak, takie subtelne Trochę mi się to rzuciło już w oczy, rzeczywiście, bardzo ładnie. Mówiłaś, że w tej pierwszej sukni dekolt jest odważny, tu jest jeszcze odważniejszy, e, powiedz mi jak się z tym czujesz, bo wygląda to bosko, ale twoje samopoczucie jest dla mnie ważne. No dekolt jest super, właśnie jest bardzo odważny, ale mhm. wszystko jest na swoim miejscu, nic nie chce uciekać, no jakby nie muszę nic tutaj poprawiać. Ekstra. Masz pięknie znowu zaznaczoną talię, Ty masz bardzo subtelną urodę, dlatego te cieniutkie ramionczka i ten delikatny błysk, który tutaj jest na tej sukni, super wyglądają na Tobie. No i faktycznie powiem Ci, że literka A przy Twojej figurze wygląda cudnie, bo bardzo mi się to podoba. Takie połączenie, wiesz, z jednej strony, że jest tak zapieranych w piersiach, a z drugiej strony jest ten wdzięk. Jezu, ładnie! Zwróć uwagę jeszcze na te boki, tam jest taka cielista koronka, więc w ogóle mamy takie wrażenie, że ta suknia, wiesz, unosi się tak, praktycznie, nie, nie jest na niczym wsparta, ale faktycznie pomimo tego, że jest to całkiem spory, przeźroczysty kawałek, nie mam wrażenia takiego listy. Nie, Ty nie też absolutnie, nie? absolutnie. Super. No i z tyłu znowu jest koroneczka, no i słuchaj, no musimy powiedzieć o tym, no bo to jest w ogóle obłęd, to jest czad i obłęd. Ty mówiłaś mi o tym, że chciałabyś mieć wianek Tak. i uważam, że połączenie wianka z tym rodzajem rękawa trę, nie wiem jak to nazwać, welonu zaczynającego się na ramionach jest super opcją, bo też nie każdy lubi połączenie wianka z welonem, a tutaj jakbyś miała trochę welon, a, a tu będziesz miała wianek, wianek więc tak. wydaje mi się, że to może no, wyglądać świetnie razem. Jest naprawdę, no nie wiem, no, jak wróżka, jak elfik, po prostu mam milion y, takich skojarzeń super słodkich i takich No i pięknie się błyszczy ta sukienka, ja jestem trochę sroka, nawet trochę bardzo, więc tym bardziej mnie to naprawdę urzeka. Yy, no po prostu zakochałam się w tej sukience. No dobrze, druga propozycja jest naprawdę, to prawda. Cieszę się, że się zgadzamy, ale zobaczmy dalej, bo rybeczka była może trochę dla ciebie za wąska, tu jest troszkę szerzej, już się bardziej podoba. Ciekawa jestem, czy krok dalej, czyli jeszcze szerszy dół, to już będzie krok za daleko, czy to może będzie już na milion procent to. Sprawdzamy. No już się nie mogę doczekać w takim razie. No dobra, to kolejna suknia, tym razem będzie księżniczka. Super.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 Olu, czas, żebyś zobaczyła się w Księżyniczyce. Wow! Piękna jest. Jest przepiękna. Jeszcze ten tren taki długi. Cudne. Piękne rękawy, piękne zdobienia, a jak się błyszczy. Mm -hmm. Jak już mi powiedziałeś, że jesteś stroczką, to pomyślałam sobie, jak to szaleć szaleć. To szaleć, no, naprawdę jest przepiękna. Piękny gorset. Pięknie podkreśliła Natalia. Cudne rękawy, delikatne, naprawdę. Bardzo ładna. Nie wiem, co wam powiedzieć nawet. No jest przepiękna. myślę, że jakby mi kolejnie w niej zobaczył, to wypadł. Naprawdę. Ona daje ci takie poczucie, że jesteś panną młodą. Tak. Już tak. W głowie świecić się lampa że Jezu, to już niedługo! Tak, to jest chyba pierwsza suknia, mimo że ta poprzednia bardzo mi się podobała. To, to jest chyba taka pierwsza suknia, przy której naprawdę się tak poczułam panną młodą. No nie pomyliłam się. To była propozycja idealna. Ola wygląda bosko. Czyli jednak ty potrzebujesz wersji na bogactwo dzieci? Chyba tak. <głos> <głos> Chciałam to zdusić, ale chyba po prostu wychodzi ze mnie. <głos> Chciałam zdusić w sobie księżniczkę, ale nie dała. Tak, rady. ale nie dała rady. Piękne są te zdobienia, błyszczy się po prostu idealnie. Wspomniałaś tutaj o trenie, który faktycznie jest długi i on jest spektakularny. I takie wejście w takiej sukni z trenem naprawdę robi wrażenie na wszystkich gościach. Natomiast często w kontekście trenu pojawia się temat funkcjonalności. No I wiem, że Ty też od razu się tego boisz. Natomiast tren można w dowolnym momencie sobie podpiąć. To powoduje, że suknia jest równej długości zarówno z przodu, jak i z tyłu i wtedy naprawdę nie ma żadnego problemu z poruszaniem się, z tańcem, z krążeniem po sali, przy rozmowach z gośćmi, naprawdę ta suknia nie będzie Ci sprawiała kłopotu. No i wyglądasz w niej <głosy> Piękne są te stupienia. no nie mogę się napatrzeć, no po prostu chciałabym mieć wcześniej ten ślub. <głosy> Sukienka zachwyciła mnie od samego początku, przepiękna. Słuchaj, ona, zobacz, wbrew pozorom, jest bardzo zakryta, zobacz, to masz długie tak. rękawy, tutaj jest wszystko zabudowane, ale mimo tego jest super lekka. Czujesz to, tak, że to, to prawda. nie jest absolutnie suknia, która nie przytłacza Nie przytłacza ani swoją objętością na dole, ani tymi długimi rękawami. To wszystko jest wykonane z tak delikatnych, transparentnych tkanin, że po prostu ona wygląda jak chmurka. To prawda. To I tak prawda. się w niej czujesz, I tak prawda? się w niej czuję, dokładnie. Księżniczka, prawdziwa księżniczka. <laughs> Ja mam w głowie jeszcze jeden dosyć szalony pomysł. Chciałabym Ci pokazać coś zupełnie niestandardowego, Ty masz tak wyjątkową urodę, że wydaje mi się, że to może być, no, mm. ciekawe. Ola wygląda wspaniale i ja jej naprawdę współczuję, bo wybrać spośród tych sukienek to będzie prawdziwa łamigłówka. Żeby jej nieco ułatwić to zadanie, zaproponuję jej zupełnie wyjątkowo czwartą suknię. Która nie wiem, słuchajcie, naprawdę ta suknia to jest ryzyk fizyk, albo się zakocha, albo od razu odrzuci. spodziewałam, ale jest przepiękna, jest naprawdę przepiękna, to są rękawy, o których ja marzyłam. I zobacz te kolory! I te kolory, których się w ogóle nie spodziewałam, że mogłabym w tym dobrze wyglądać. Nie jest to na pewno coś, czego mogłabym się spodziewać, mm -hmm. ale przepiękna jest ta sukienka, naprawdę delikatna, dziewczęca. Wyglądasz z bajkiem, po prostu. jak z bajki, bo. Dokładnie, jak znowu jak sieniczka. <gry> Mam motelki w brzuchu i wszędzie. Jestem zachwycona. Oczywiście ja wiecie, nie mogę jej tak zasugerować i pokazać Jezu, Jezu, wybierz tę, ale no jest po prostu. Zjawiskowa. Ja widzę, że Ty dobrze się czujesz jednak w tym kroju, prawda? Tak. Czy masz odciętą talię tak. i jednak więcej objętości na dole? Tak właśnie na to wychodzi. A to zielone ombre? To zielone ombre jest właśnie piękne, naprawdę. Dodaje takiego uroku tej sukience. Ja myślę, że gdyby taki dół był zwykły biały, to, to nie byłoby to. A naprawdę jest niespotykana sukienka. Myślę, że jakbym tak bym wyszła na swój ślub, to... Wszyscy byliby, w szoku. Wszyscy byliby w szoku. Czy myślisz, że to jest suknia, która do ciebie pasuje? Ona trochę odzwierciedla to, jaka jesteś? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest taka dziewczęca, delikatna. Piękna jest. I ma piękny dół, naprawdę no, ten zielony kolor. A jeszcze u nas na weselu mają być elementem. i paproci! <śmiech> Więc jakby Jezu, tego nie wiedziałam, całość. ale to brzmi bomba! No, to jest całość wtedy. No po prostu... Ta sukienka wtedy, po prostu sama przychodzi. Trochę wyglądałam w tej sukience jak taka pani wiosna. Im dłużej patrzyłam na tę sukienkę, tym bardziej wyobrażałam sobie siebie jako pannę młodą w zielonej sukience. Olu, na pewno to jest bardzo odważna propozycja, no dlatego jest. ja Ci dam trochę czasu na zastanowienie się, na podjęcie tej najważniejszej decyzji. Przymierzyłaś cztery suknie, każda była totalnie inna, każdą obroniłaś i w każdej wyglądałaś pięknie. To jest pytanie, która spowodowała u Ciebie szybkie bicie serca, którą poczułaś najbardziej. To ciężki a, Która Cię wzruszała i w której czułaś się po prostu wyjątkowo. Teraz czas na metamorfozę, serdecznie się na nią zapraszam i widzimy się w finale. Super. Dziękuję. <śmiech> Dziękuję. Królowo! <śmiech> Ta suknia ole zaintrygowała, zaciekawiła, pobudziła wyobraźnię. Ona jest odważną panną młodą, która mogłaby się na nią zdecydować. Ale czy się zdecyduje? Tego nie na finał. Zobaczmy, na którą suknię ślubną zdecydowała się Ola. Olu, zapraszam! na jeku. No pięknie, po prostu całość, tak pięknie współgrano, sukienka, makijaż włosy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jesteś po prostu jak wyciągnięta księżniczka z bajki, zostawiona tutaj u nas, na tym podole, ale wyglądasz po prostu... No, tak się cieszę, że, że to jest ta suknia. Ja też, naprawdę. Na początku spodobała mi się, ale nie rozważałam jej jako swojej sukni ślubnej, ale... Ale to był po prostu bardzo dobry wybór. Jezu, to jest obłęd, ja Ci tak gratuluję tego wyboru, po prostu jest cudny, wspaniały. No a Ty, Twoja uroda to wszystko razem tworzy przepiękną całość, jestem bardzo z Ciebie dumna. <grym> Dziękuję, <grym> ja z ciebie też. <grym> czy to był stres, czy dobra zabawa dziś? To było dużo bardzo dobrej zabawy i na koniec trochę stresu, <grym> Znowu. bo nie wiedziałam, jak będę wyglądać. <grym> I jak jest? Super, naprawdę jest. Lepiej niż się spodziewałam. Jest mega. Takie wyjątkowe suknie ślubne, takie niespotykane modele, takie perełeczki, oczywiście znajdziecie tylko u mnie w Concept Store. Jeżeli chcecie przeżyć tą wspaniałą przygodę, którą przeżyła Ola, to oczywiście zapraszam Was serdecznie do mnie. Dziękuję!